Co on planuje? Co on planuje w stosunku do Waszej relacji, do Ciebie? Takie pytanie zadałam dzisiaj kartom. Oczywiście są dwie grupy. Pierwsza, pierwsza grupa, grupa dla Państwa, którzy wolą karty Lenormanda. I grupa druga, którzy wszyscy, ci, którzy wolą karty Tarota. Inni widzowie, którzy uwielbiają dwie te talie i Normanda i Tarota, oglądną proszę całą wróżbę i potraktują to jako wróżbę całościową. Wtedy będziecie mieli dokładność odpowiedzi na pytanie, co on planuje. Dziękuję za subskrypcję. Proszę o więcej subskrypcji, by kanał się rozwijał. Proszę o komentarze, która grupa Rezonuje z Państwa historią. Proszę o wymianę właśnie energetyczną w formie komentarzy. Proszę o lajki przede wszystkim jako wdzięczność za te wideo, za te filmiki. Więc dziękuję Państwu serdecznie za wszelaką aktywność na moim kanale. Proszę wziąć sobie z tej wróżby kolektywnej wszystko to, co do Państwa sytuacji, historii właśnie pasuje, wszystko inne proszę wykluczyć. To są tylko wróżby ogólne. Jeśli Państwo chcą wróżbę indywidualną, zapraszam przez e-mail. E-mail znajduje się pod filmikiem. Więc zaczynamy. Kochani, zaczynamy od grupy pierwszej, jak zwykle, czyli karty Lenormanda. Co on planuje? Na spodzie kart Lenormanda widzę już temat i tendencje jego planów, powiedzmy. Jego plany są na pewno w stosunku do Was jakieś, no chciałby pójść w jedną stronę, chciałby obrać w konkretny kierunek właśnie Drogi, którą chce pójść z Wami. Czyli kompas powinien wskazywać jakiś jeden kierunek drogi i właśnie taki jeden kierunek drogi chciałby on ym, jakby obmyśleć, zaplanować, zdefiniować, byście nie byli już na rozdrożu i na właśnie takim jakby takiej niewiadomej, prawda w którą stronę razem pójść, nie pójść. Także na pewno planuje tutaj wspólną jakąś drogę. Pierwszy rząd, co jest w jego głowie, planuje w głowie oczywiście tej plany wszelakie o rozpoczęciu nowym, o nowym początku, o wyleczeniu wszelakich jakichś tutaj balastów, problemów, nie wiem, kłótni, kryzysów z przeszłości, nowy piękny początek, nadzieja na nowy początek, obietnica dobrego początku, dobrego rozwoju, ponieważ mamy słońce, więc wyjaśnienie wszystkich spraw niejasnych, gorąca miłość, gorący, pozytywny, piękny rozwój, właśnie piękny czas, też lata, prawda, bo słońce to lato, więc piękny czas właśnie w lecie, który się tutaj rozwinie w bardzo pozytywnym kierunku i właśnie to planuje tutaj na poziomie głowy, niemniej jednak no, myśli, myśli o tych planach z, troszeczkę z lękiem, prawda, ze strachem, by nie zrobić być może jakichś błędów, być może jakichś nie wiem, troszkę Wam nie ufa, ma właśnie jakiś strach, że może kogoś macie, czy go zdradzacie, czy nie jesteście już same w każdym razie myśli tu intensywnie o tych planach, co zrobić, jak postąpić wieczorem i nocną porą. To są właśnie takie momenty rozmyślań jego, jego właśnie planowania, jego tutaj jakby no, też takiego telepatycznego kontaktu z Wami no i marzeń tak marzeń yy, właśnie wspominań o Was yy, również być może snów, tak, snów jakiś może śni o Was, w dosłownego słowa znaczeniu w nocy, ale również są też lęki, prawda, lęki i jakieś takie niewyjaśnione sprawy jeszcze, które są w ciemności które należy właśnie tutaj wyjaśnić prawda, także yy, mamy tutaj właśnie taką całą paletę jakby jego rozmyślań i planów na poziomie serca, co on planuje? Planuje na pewno nowy początek, karta klucza, czyli rozwiązań wszystkich problemów, otwarcia się, otwarcia serca, bo tu jest na poziomie serca, więc rozpoczęcie właśnie nowej fazy, otwarcie nowych, znaczy pięknych emocji, tak? uczuć, otwarcie się w ogóle zupełne takie na Was, tak? mentalne i uczuciowo-emocjonalne, nowa szansa, prawda? otwarcie się nowej szansy tutaj, bociany jako pozytywne zwiastuny, właśnie dobrego rozwoju, akcja, jakaś wiadomość przyjdzie, jakaś szybka tutaj akcja, szybki ruch w Waszą stronę, dobre nowiny, tak? Otwarcie się nowych możliwości, nowych właśnie tutaj perspektyw, planuje właśnie jakiś tutaj szybki ruch w Waszą stronę. Także tutaj już jest bardzo, bardzo pozytywnie i obiecująco, prawda, co on zamierza, kochani, co on zamierza, więc zamierza tutaj przeanalizować z Wami wspólnie właśnie, y, co było powodem tych problemów, co potrzebujecie lepiej robić, co potrzebujecie właśnie wyjaśnić, y, co musicie przedyskutować. Y, chcę też Was tutaj jakby po, poobserwować, być może Was podgląda w internecie, być może Was tutaj obserwuję online, prawda, kontakty jakieś online, będą to jakieś rozmowy, te rozmowy będą no, niespokojnie przeby, przebywały, też jakieś takie stany troszkę lękowe, wyjaśnianie spraw, no, być może jest to też chaotyczne, frustrujące, ale konieczne, konieczne, czyli takie bardzo dokładne rozmowy, analizy, no, jakby dyskusja, prawda, na temat tego, jak macie, w którą, w którą stronę macie właśnie pójść, planowanie Waszej przyszłości, czy spotkania. No i tutaj jesteście wy, osoby pytające, czyli wy również, kochane, czekacie tutaj na te rozmowy, czekacie na jego ruch, czekacie na jego właśnie propozycje, co on planuje, co on przemyślał, co on jakby wam ma, ma do powiedzenia, prawda? Również czekacie na to, on też myśli o was, obserwuje was, śledzi was, być może storkuje w internecie, jest niespokojny również, tak? Chciałby właśnie już żeby te plany no, szybko tutaj się ziściły i żebyście właśnie mieli jakąś rozmowę wyjaśniającą, jakąś, jakieś spotkanie. Także jest taki niepokój, też lęki nie ukrywam, prawda bo tu księża, księżyc plus ptaki, lęki, taka nerwowość sytuacji. Więc y, na pewno też planuję, obserwuję, analizuję, rozmyśla tutaj bardzo dokładnie, skrupulatnie, prawda ponieważ jest presja czasu, jest nerwowość, i chciałby już właśnie podjąć jakieś kroki także tak, tak, takie są jego plany takie są jego myśli tutaj jego właśnie opcje zobaczmy jeszcze do tego na koniec orakel energetyczny jakie energie są właśnie w jego planach proszę o, kartę, o wskazówkę proszę o wskazówkę Proszę o wskazówkę. Co on planuje? Co on planuje. Do to personal hearing and happiness. Czyli myśli o tym, planuje to, byście otworzyli tą piękną bramę i przeszli przez tą bramę do Paradise, do szczęścia, do lepszego czasu, do spełnienia marzeń, do pięknych tutaj miłosnych uczuć, tak, które będą. No, które się spełnią, te marzenia, które się spełnią te no, jakby szczyt uczuć rozwoju pięknych emocji uleczenia starych spraw, które Was obciążają więc personalne szczęście rozwój, tak? właśnie to tutaj on ma na myśli i planuje właśnie w tym, w tym kierunku są jego plany więc przepiękne, prawda? kochani, dziękuję grupie pierwszej Zapraszam grupę drugą. Zobaczymy teraz, co mówi Tarot o jego planach, jakie są tendencje właśnie w Tarocie. Czyli zapraszam grupę drugą. Talia Światła i Cieni. Co on w stosunku do Was planuje? Co on w stosunku do Was planuje? Mhm. Dobrze. Na dnie, na spodzie talii mamy tutaj kartę dwóch mieczy, czyli na razie jest w takiej blokadzie wasz, Wasza osoba, o którą pytacie, tak? na którą czekacie odgania się od emocji i uczuć, zablokował emocje i uczucia, myśli tylko jakby tutaj na poziomie głowy o tym właśnie, co ma zrobić czyli planuje tutaj tylko racjonalistycznie realistycznie, co ma zrobić odsuwając, odpychając blokując na razie uczucia i emocje do Was być może jest zraniony dlatego po prostu no, na razie planuje tylko jakby tutaj rozumem, prawda? nie dopuszcza właśnie żadnych emocji, które być może go zranić mogą. Boi się przed zranieniem właśnie. Co planuje w stosunku do Was, kochani? Planuje jakiegoś szybkiego obrotu spraw, koło fortuny. Koło fortuny mówi, że on zdaje sobie sprawę z tego, że było raz pod wozem, raz na wozie, czyli dobre i złe jakieś tutaj momenty, chwile tak w Waszej znajomości, w Waszej relacji. Planuje szybkiego obrotu spraw, zmiany sytuacji. Planuje by te sprawy się szybko polepszyły, rozwinęły. Planuję tutaj w stosunku do was jakiś szybki ruch, szybką przemianę, szybki konkretny krok. Chciałby zbudować coś, jakiś nowy początek, coś stabilnego. Na razie jest jeszcze na dzień dzisiejszy, teraz pasywny, o czym mówi również ta karta blokady, prawda? Ta pierwsza karta, która nam się pokazała na spodzie talii, ma jednak te blokady emocjonalno-uczuciowe. Boi się być zraniony. Na razie odpycha to odgania, jakby powiedzmy, tak? Ale myśli o czymś stabilnym, planuje coś z Wami stabilnego, jednakże jest jeszcze na początku drogi i pasywny, ponieważ jak widzimy, ten paść pentakli stoi, nie robi ani jednego kroku, tylko przygląda się tej monecie. To znaczy właśnie planuje myśli, obmyśla, tak? Obmyśla, co ma zrobić z tym talarem, co ma zrobić właśnie, jak to zbudować, jak to dalej posunąć, by przemienić się w króla Pentakli, czyli by przemienić tą dzisiejszą sytuację w coś bardzo wspaniałego, stabilnego, długotrwałego, y, wartościowego, y, o bardzo stabilnym podłożu, tak, i, i duchowym, emocjonalnym, finansowym i no takiej właśnie tutaj strukturze, która będzie miała, jak to się mówi, ręce i nogi, czyli coś, coś właśnie, co będzie solidne, tak? Także planuję właśnie tu szybki jakiś obrót spraw pozytywny, tak jak koło fortuny, tak się obraca, obrót spraw pozytywny w kierunku Waszym, ale w kierunku też czegoś bardzo stabilnego z Wami, tak? To było na poziomie głowy, zobaczmy, co ma na poziomie serca, kochani. Na poziomie serca jest jeszcze w klatce mentalnej, jest jeszcze pasywny. No karta ósemki, ósemki mieczy bardzo tutaj komunikuje właśnie konsekwentnie z kartą dwójki mieczy. Odgania emocje, nic nie chce widzieć, nikt nie chce słyszeć o emocjach. Myśli tylko rozumem, miecze to rozum, intelekt, tak? Myśli tylko racjonalnie, co ma zrobić, co, jakie kroki ma podjąć, czy to ma sens, czy to po prostu ma... Prawo, byta, prawo bytu, prawo rozwoju, tak? Czy to właśnie będzie dobre? Ósemka mieczy to pułapka. Znajduje się w takiej pułapce mentalnej. On myśli, że w coś, właśnie coś ma, że w coś ma, coś ma o coś ma walczyć z Wami, w stosunku do Was, o coś ma walczyć, o powiedzmy o ten związek, czy o Was, czy, czy właśnie o, o, o dalszą kontynuację tego związku wierzy, że coś musi lepiej zrobić, że coś musi, że walczy, że musi i po prostu tym, tym, tą presją sam po prostu się tutaj jakby dobija powiedzmy szczerze tak? to go obezwładnia, paraliżuje, nie może zrobić teraz jakiegoś kroku leży, patrzy na siebie w obliczu, nie wierzy w siebie, nie wierzy w swoje szanse odgania właśnie te emocje, jest zraniony emocjonalnie Także jest to karta znowu pasywności, w jakiej on się emocjonalnie, uczuciowo dzisiaj znajduje, jak zadajemy to pytanie, tak? Yy, ta wróżba jest na parę dni, czyli na czas teraz, na ten tydzień. Tutaj mamy o, o tym, co on planuje, to jest karta kochanków, karta romansu, też karta wyborów, czyli y, wybiera właśnie tutaj różne swoje opcje, tak? planuje, która opcja jest najlepsza, jak to tutaj strategicznie rozegrać, by, byście byli kochankami, byście byli razem, byście mieli właśnie jakieś romantyczne, piękne tu momenty, czy rozwój tej miłosnej historii. Jest bardzo tutaj jakby w takiej, w takiej energii króla y, buław, czyli Osoba, która walczy o Was, o cele, śmiało podąża do celu, jest taki bardzo napalony, ma pożądanie duże do Was, myśli o, o, tej, o tej seksualności z Wami, o właśnie o romansie, o, o pięknych jakichś intymnych momentach z Wami, pragnie tego, chc, planuje to, chce się z Wami zobaczyć, chce tych intymnych, pięknych seksualnych wrażeń, I ma taki tutaj też dużą potrzebę właśnie tych instynktów, duże instynkty, tak, o których tutaj właśnie no emocjonalnie właśnie myśli i planuje właśnie też jakieś momenty tutaj piękne no uniesień powiedzmy namiętności z Wami i myśli właśnie tutaj jak to rozegrać, ponieważ jest pożądanie, jest y, na pewno y, tutaj y, no pożądanie seksualne i namiętność, kreatywność, energia Także pójdzie na pewno w tym kierunku aktywności tutaj, ponieważ mamy tutaj pasywną kartę klatki emocjonalnej, ale przejście do króla mieczy króla, króla Buław, czyli aktywność. Król Buław jest osobą aktywną, a który, który na pewno wyjdzie z inicjatywą, lubi akcje, lubi właśnie tutaj propozycje jakieś stawiać, no, też prowokować, tak? Jakieś piękne, intymne momenty, więc na pewno będzie tutaj jakaś akcja planuje to na razie musi się tylko wydobyć z tej klatki mentalnej co zamierza co zamierza właśnie jakie są jego plany w kierunku zagadnienia co zamierza dziewiątka buław no bardzo mamy tutaj też dużo buławy widzę buławy czyli w tej chwili jest to na pewno ponieważ Król Buław i teraz Dziewięć Buław, no Buławy na pewno tutaj mówią o jakiejś chwilowej rezygnacji, zmęczeniu, że no nie wiem, że coś dobiegło między Wami końca, że znowu trzeba nowy początek zacząć, że być może no jakieś były tutaj przykre momenty, prawda? Jakieś ma takie, no taki moment właśnie, które potwierdzają też i tej karty Dwójka Mieczy, prawda? Jakaś blokada, odcięcie, być może jakiś tutaj był koniec między Wami, Następnie tutaj ta karta tej, tej klatki mentalnej, prawda, też ósemka mieczy. I teraz ta dziewiątka buław, dziewiątka buław też mówi o takiej rezygnacji chwilowej, jakieś takim zmęczeniu emocjonalno-uczuciowym, prawda, o jakimś takim, no chronieniu siebie, chronieniu właśnie tutaj swoich uczuć, by nie zostać też, ym, no jakoś, nie wiem, zranionym, prawda. No ale widzimy słońce na horyzoncie, osiem, Osiem kielichów mówi o dużych emocjach do Was, o dużych właśnie tutaj uczuciach gorących. Osiem kielichów mówi o rozpoczęciu na nowo, o powrocie, o no, też jakby um, pójście właśnie tutaj w nowym kierunku, pójście do właśnie nowego początku, nowej fazy jakby przejście do nowej fazy tutaj emocjonalnej także będzie tutaj nowa jakby nowa część, nowa faza nowy początek u Was Planuje to myśli właśnie tutaj o tym gorąco, no i jakieś narodzenie, czyli mamy tutaj y, czyściec są to martwych zmartwychwstanie, czyli no właśnie nowy początek powrót, nowy początek, od nowa od zera, nowa nadzieja na nową fazę, prawda? Czyli planuję tutaj zupełnie zacząć z Wami jeszcze raz od nowa, od zera. Na zasadzie nowych, zupełnie innych, piękniejszych uczuć. Także jest na pewno powrót, nowy początek, nowa nadzieja, nowa faza. Z tym, że planuję to właśnie tu skrupulatnie i na razie na dzień dzisiejszy się bardzo męczy z tym, jak widzieliśmy tych kart, na tych kartach blokad, prawda? Więc y, jest dzisiaj aktualnie... Y, pewna faza przemęczenia, jakiejś takiego, takiej męki emocjonalnej, która niebawem przejdzie, tak, będzie na pewno trwała powiedzmy kilka godzin, kilka dni, ale przejdzie i planuje już właśnie jakieś kroki w stosunku do Was, ponieważ jest koło fortuny, koło fortuny zadziała nagle i szybko i przemieni po prostu właśnie jego, te takie fazy zwątpienia, no i on już jest właśnie w tej, w tej, w tej energii planowania, także Proszę jeszcze o kartę energetyczną. Proszę o kartę energetyczną. Co on planuje? Co on planuje? O, mamy dwie karty. Ok, to wezmę te dwie karty. Czyli jest verbundenheit, czyli połączenie Wasze duchowe, być może e, tak zwany ten, mm, no, y, takie połączenie dusz czujecie, prawda? Czujecie ze sobą takie wspaniałe, głębokie połączenie właśnie i myśli, i duszy, i, i uczuć. To, to, jak to się mówi, bratnia dusza, prawda? To jest dla Was i bardzo czujecie jego obecność. Jesteście połączeni ze sobą i pragniecie się, pragniecie powrotu, pragniecie właśnie wspólnych planów, wspólnej drogi dalszej. Tu jest ta karta właśnie połączenia, czyli y, może to być właśnie wasz, y, was, y, Wasza bliźniacza dusza, oda y, bliźniaczy, znaczy bliźniaczy płomień, przepraszam, albo bratnia dusza, z którą bardzo głęboko czujecie jakieś połączenie, właśnie i to was nie daje wam to spokoju wręcz. Tutaj mamy rajze, wyjśc, no i czyli nowa droga. Widzicie, kochani, nowy początek o tym właśnie on myśli to właśnie planuje. Planuje z wami nowy początek, jakby przejście nowej drogi na nową drogę. Rajzy, czyli podróż, podróż znowu z Wami w nieznane, podróż w sensie takim egzystencjonalnym, prawda, Zaczyna zaczniecie nową fazę, nową drogę, nowe, coś po prostu od początku, prawda, to jest, ta karta potwierdza zupełnie tą kartę właśnie odejście od starych spraw, tutaj ta osoba odchodzi, zostawia wszystko za sobą, przeszłość zostawia za sobą i zaczyna tutaj nową drogę, idzie właśnie, patrzy na nowy horyzont, na nowe projekty, nową drogę i tutaj światło w tunelu, słońce, gorące, tak, pozytywny, klarowna sytuacja i tutaj jest identyczna karta, nowa droga, rozpoczęcie czegoś właśnie jeszcze raz na nowo, być może właśnie z tą osobą, o której myślicie, która planuje również z Wami tą nową podróż, właśnie w tą romantyczną miłość. Przepiękna karta, kochani. Dziękuję grupie drugiej bardzo serdecznie. Dziękuję wszystkim widzom najwspanialej. Proszę o lajki, o wymianę energii, o wdzięczność, wyrazy wdzięczności, o komentarze by to wszystko się spełniło prawda, by była ciągła wymiana energii między nami proszę o subskrypcję oczywiście wszystkich którzy jeszcze nie zaabonowali mojego kanału dziękuję serdecznie pozdrawiam najgoręcej i do usłyszenia już niedługo